Używasz na co dzień klika, ale czujesz, że nie wykorzystujesz w pełni jego potencjału? Mamy dla Ciebie rozwiązanie. Dedykowane szkolenia klik. Pomagamy administratorom, deweloperom i designerom na różnym stopniu zaawansowania. Szkolenia prowadzimy w formie wykładów i warsztatów. Szkolimy z ClickSense, ClickView, Click and Printing i nie tylko. Szkolenia przeprowadzamy u klienta, w naszej siedzibie lub online. Po szkoleniu każdy uczestnik otrzymuje certyfikat i materiały z warsztatów. Nasi trenerzy to najlepsi specjaliści. Przenieść swoje umiejętności analityczne na wyższy poziom. Wystarczy jeden klik.